Czemu nie mogę żyć sobie, ja chcę Mówią, że pejdał, bo przyciąłem bres Serce przyspiesza, pompując mi krew Mogę zabrać wszystko, ale wziąłem nie Jeżeli mam całość, to dzielę na poł Jak się coś stało, znasz numer to dzwon Całego z ciebie ci władę na dłoń. Powiedz, że kochasz i wody są broni Rzecz, Więc tylko mów, mów mi, jak szybko Polecam, żeby git mieć Polewam czystą, co pali łeb Scena to tylko taki mokry sen Cele a auto, marki Benz Wszyscy chcą napiwki, ja bym chciał napiwko Mówią mi, żebym brał przykład z nich Ale to nie swoje życie, tylko moje sią Po się pali, walizy robimy stąd out Całego życia zrobili nam żart Nie będziesz mówił, ile jestem wart Chcę Już paru takich, jak ty tutaj znam Gdybym stał lachę kładu, to by Rot Już był na słomie całe życie udowadnia bardziej komuś, niż coś sobie jest yeah. Z mi, nie polega na ludziach zbił, że peda, da peda, że peda, ty, peda, że peda, że peda, że peda, że na furę, będę w waszych więcej niż peda, że peda, że peda, że peda, że peda, że peda, że peda, że peda, że peda, że peda, się, ci, muzee, zaprawię się, buchem, zaprawię się to mam w sercu mam wiarę, Chcę tu śpiesza pompując ich krew, to zabrać wszystko, ale wziąłem nie Jeżeli mam tałość to dzielę na południ, jak się zniształ od numer to z Do całego siebie ci kładę na zło, powiedz, że kochasz i oduszcom bronić W tej rodzinie chłopakom dziewczynie, nie wcinie, staćmy na więcej niż tylko na imię Ty buduję filet zarobię na furę, będę w waszych oczach kimś więcej niż coś Coście Tworzy z to muzę, zaprawia się puchem, zaprawia się, budowam w sercu, mam, Zabrać wszystko, jak wziąłem nie kiedy mam założ to na pół, tak się zostało za Powiedz się kochasz i sam Polecam te pegki fazę mieć Polewam czystą, to pali łeb na to tylko taki mokry set Cele a auto marki band Przmaty chcą piwki, Ja bym chciał piwko Mówię mi, żebym brał przykład Ale to nie twoje życie, tylko moje W Pakuje walizy, robimy stąd aut Całego życia zrobili nam żart Nie będziesz mówił ile jestem wart Już paru takich jak ty tutaj znam Gdybym stał lachę kładu To by rot Już był na słomie Całe życie udowadnia bardziej komuś niż coś sobie jest nie spolewaj, spolewaj mi Nie polega, ludziach zbieg Siedem, to wierzę, ty Wierdaj, wierdaj Ty pokażę ludzi, nie chłopaków, dziewczynie Czy staćmy nad więcej niż tylko na imię Ty buduję filę, zarobię na furę Będę w waszych oczach kimś więcej niż durnie Coś dziedzin, tworzę tą muzę Zaprawię się puchem, zaprawię się W domu, w sercu mam to no nie Wsiąłem tre, wres, serce przyspiesza, pompują z mi krew wszystko, wziąłem nie Kiedy ta mam tałość, to dzielę na połud Tak się zostało, zasz numer to zło Całego ci kładę na dłoń, Powiedz, że kochasz i podróż tą